Tutaj zawracamy na najbliższym możliwym pasa, tak żeby nie, nie przeciąć w ciągu jedyni, które w tej chwili nie ma. Ale w każdej chwili mogą domalować. I ponieważ jest to skrzyżowanie z, bez sygnalizacji świetlnej, na szeroko sobie pojedziemy. Wiemy, że koła idą dwa metry za nami, więc z kabiną możemy smygnąć się nad obszarem wyłączonym z ruchu i jeszcze, jeszcze, jeszcze, nie ma nikogo i kręcimy, kręcimy do końca. I bardzo ładnie. Tutaj yy, na razie nie kęć. Proszę sobie zająć.